Witam Was. Dzisiaj opowiem Wam, jak przywrócić widoczność osi czasu. Bez osi czasu nie zmontujemy naszego nagrania. Aby dostać się do nagrania, to musimy otworzyć projekt. Historia przeglądanych projektów znajduje się tutaj, akurat mam jeden, nieraz może tak się zdarzyć no kliknę na niego prawym przyciskiem myszy i usunę przez przypadek i jak się dostać wtedy do naszego projektu możemy kliknąć przycisk otwórz albo klikając na ten zielony prostokącik, z listy wybrać możemy otwórz projekt. Jak widać mamy kilka sposobów, aby dotrzeć do naszego projektu. Najłatwiejszy sposób i szybko dostaniemy się tam, jeśli klikniemy ten przycisk otwórz. Klikamy na projekt i klikamy otwór. Jesteśmy już w programie, ale widzimy przed sobą tylko nasz film. Nie widzimy osi czasu. To trzeba kliknąć na zakładkę Widok i poszukać oś czasu. Klikamy na ten przycisk. Oś czasu się pojawiła. Puścimy nasz film, klikając na przycisk play na osi czasu. W tym miejscu utniemy nasz klip. Najpierw musimy go zaznaczyć i klikamy na przycisk podziel obiekty audio-wideo. Zaznaczamy obiekt, który chcemy usunąć, klikamy prawym przyciskiem myszy na ten obiekt i z listy wybieramy usług. Puszczamy dalej. i w tym miejscu usuniemy tą część klipu, klikamy na ten klip, klikamy na osi czasu na ikonkę podziel obiekty audio video, klikamy prawym przyciskiem myszy na zaznaczony obiekt i wybieramy usług. Przesuwamy pozostałą część klipu na początek osi czasu. Możemy jeszcze przed renderacją kliknąć przycisk play, aby zobaczyć co zrobiliśmy. Klikamy na eksport, klikamy na wideo, dźwięk chcemy, żeby pozostał, dlatego nie odznaczamy. Wszystko jest w porządku. Najczęściej spotykany format wyjściowy to jest MP4, dlatego zostajemy przy nim. I klikamy OK. Klikam. Tak! Dostaliśmy się do osi czasu, dlatego mogliśmy zrobić nasz film, poobcinać, wyrzucić i później wyrenderować na zewnątrz programu. Bez osi czasu tego byśmy nie zrobili. To na razie. Cześć.